To no to ustawiasz. Kurwa prosto jest Siemano jesteśmy Between Brothers To jest Hubert, to jest Adrian, ja jestem Wiktor Inaczej no. jajek Jakby ktoś później by się miał pytać o, dawaj, gadasz Ja o <laughs> Ja Na kanale będą vlogi z rowera Jakieś urywki z rowera Z jazdy na rowerze Może będą nie powiedziane, że będą Może będą Zobaczymy W przyszłości Czym jeździmy i jaki mamy sprzęt W sensie kaski, bo nic innego jeszcze nie mamy <laughs> Będzie dodane W opisie to ze wstępu to chyba na tyle. Uu, na tyle panowie, co? We'll <laughs> <laughs>